Dłuższą chwilę zastanowimy się nad tym, co mówi do nas Chrystus. Pytanie to wydaje się być zasadne, a postawa słuchaczy Jezusa wydaje się zupełnie zrozumiała. Nauczyciel z Nazaretu nie posługuje się tutaj żadnym obrazem, przenośnią, symbolem lub metaforą. Jezus naprawdę mówi o spożywaniu Jego ciała i piciu Jego krwi. Użyty w tym miejscu grecki rzeczownik Sargs należałoby właściwie przetłumaczyć jako mięso w odróżnieniu od soma, czyli od ciała zmysłowego, jako odzienia dla duszy. A zatem Jezusowi chodzi nie o symboliczne spożywanie, ale o rzeczywiste karmienie się jego ciałem, tak jak spożywa się mięso zwierząt. Takie rozumienie może i w nas wywoływać odrzucenie. Podobnie jest z krwią. W Starym Testamencie Bóg zakazał spożywania krwi zwierząt, uważając ją za siedlisko życia. Krew mogła być przelana i ofiarowana Bogu, gdyż jedynie On jest Panem życia. A teraz Bóg chce nas napoić swoją krwią, swoim życiem. Życi są zgorszeni słowami Jezusa. A my? Co w nas wywołują słowa Chrystusa? Czy w Eucharystii widzimy dar Boga, w którym On sam daje nam się za pokarm, karmi nas samym sobą i poi nas swoim wiecznym życiem? Czy przyjmujemy ten pokarm z wdzięcznością?